Podziel liczby, uprość wynik i zapisz go jako liczbę mieszaną. Mamy podzielić 2 i 1 czwartą przez 1 i 3 czwarte. Najpierw musimy przekształcić te liczby mieszane w ułamki niewłaściwe. Zacznijmy od 2 i 1 czwartej. W mianowniku zostaje 4, a w liczniku… Pamiętajcie, że 2 to tyle samo co 8 czwartych. Mamy więc 8 czwartych i jeszcze 1 czwartą, w sumie 9 czwartych. Inny sposób to obliczyć 4 razy 2, to się równa 8… plus 1… razem 9. Tak samo przekształcamy 1 i 3 czwarte. W mianowniku zostaje 4, a w liczniku mamy 4 razy 1 czyli 4 plus 3 równa się 7. To jest to samo równanie. 2 i 1 czwarta podzielić przez 1 i 3 czwarte to jest to samo, co 9 czwartych podzielić przez 7 czwartych. Wiecie już, że dzielenie przez ułamek odpowiada mnożeniu przez odwrotność tego ułamka. To jest więc równe… Te wszystkie działania są równe… To jest to samo co 9 czwartych razy odwrotność tego ułamka. Zamieniamy znak dzielenia na znak mnożenia i wpisujemy odwrotność 7 czwartych, czyli zamieniamy miejscami licznik z mianownikiem Liczbę nad kreską z liczbą pod kreską. Otrzymujemy 4 siódme. Moglibyśmy to już teraz pomnożyć. 9 razy 4 to 36, podzielić przez 4 razy 7, czyli 28, a potem uprościć. Można to też uprościć wcześniej. Mamy czwórkę w jednym liczniku i w jednym mianowniku. Możemy więc podzielić licznik i mianownik przez 4. Skracamy tę czwórkę… Pisując 1 i tę czwórkę tak samo. Teraz mamy mnożenie 9 razy 1, czyli 9 podzielić przez 1 razy 7, czyli 7. Mamy już wynik, tylko że jest to ułamek niewłaściwy a powinien być liczbą mieszaną. Tę liczbę mieszaną możemy łatwo wyliczyć w pamięci. Robiliśmy to wiele razy. Ile wynosi wynik dzielenia 9 przez 7? 9 podzielić przez 7 równa się 1, a ile wynosi reszta? Reszta będzie równa 2. Zgadza się? 7 razy 1 równa się 7, więc zostaje jeszcze 2. Zapiszmy. Wynik równa się 1 i 2 siódme. Zrobione.